Kiedy gubi się dziecko, kochający rodzice przeżywają ogromny dramat. Najgorsze myśli kotłują się w ich głowach. Dwanaście lat dla izraelskiego dziecka to próg dorosłości. To wiek, w którym celebruje się bar mitwę, Kiedy syn rodziców staje się synem przymierza. Scena z dzisiejszej dobrej nowiny nie jest przejawem braku posłuszeństwa Jezusa wobec swoich rodziców, ale profetycznym znakiem zapowiadającym, że Jezus jest Synem Boga Ojca. Szukali Go trzy dni. To z kolei zapowiedź, że Chrystus ukaże się światu jako zmartwychwstały i żyjący trzeciego dnia po swojej śmierci. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? To retoryczne pytanie jest, kluczowe dla dzisiejszej perykopy. Czy wiem, gdzie szukać Jezusa? Gdzie mogę Go odnaleźć? W tym, co należy do Ojca. Jest taki fragment w Ewangelii, kiedy Jezus prosi o Denara i pyta, czyj to wizerunek i czyja własność. Następnie nakazuje oddać Cezarowi, co do Niego należy, a Bogu, co należy do Boga. A na czym jest wyciśnięty obraz i podobieństwo Boga? Czy to właśnie nie my należymy do Boga? Jezus chce przebywać w tym, co należy do Jego Ojca. Chce przebywać w świątyniach naszych serc. Odwieczna Boża mądrość, Jezus Chrystus upatrzył sobie mieszkanie w naszym wnętrzu. Zaprośmy Go do naszych serc. Przygotujmy mieszkanie dla Słowa Bożego w naszych duszach, sercach i umysłach. Niech Jezus zamieszka dziś w nas i pośród nas. On jest Królestwem Boga, Księciem Pokoju i Panem naszego życia.